Jaka jest obecnie norma wzroku dla kierowców zawodowych? I zapytanie mojego widza, mam 25 lat i chciałbym zdać prawo jazdy na kategorię C, ale mam pewne obawy co do rozporządzenia dotyczącego wady wzroku, maksymalnie do plus minus 8 dioptrii, ponieważ nie wiem jak to wszystko się liczy i czy się w tej normie mieszczę. I moja wada to oko prawe, Sfera plus 7,5, cylinder minus 4. oko lewe, sfera plus 6,5, cylinder minus 3,5. I czy z taką wadą wzroku mieszczę się w widełkach i mam jakiekolwiek szanse na zostanie kierowcą zawodowym ciężarówki lub autobusu? I przed odpowiedzią przypomnę Ci normę z rozporządzenia ministra zdrowia. Obłoczna ostrość wzroku ma być nie mniej niż 0,8 po korekcji. Korekcja to są okulary lub szkła kontaktowe, a w praktyce oznacza to, że powinieneś odczytać poprawnie co najmniej ósmy rządek liter lub cyfr od góry, czyli jeżeli ten na górze jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, no jest jeszcze dziewiąty, dziesiąty, i tak dalej. To już wtedy wzrok masz super, ale to nie dotyczy się tego przypadku. Poza tym jest jeszcze norma dotycząca pola widzenia, rozpoznawania barw, widzenia zmierzchowego oraz wrażliwości na olśnienie. I to wszystko powinno być w normie. Czyli co bym zrobił na Twoim miejscu? Po prostu poszedł prywatnie do lekarza okulisty, poprosił o zbadanie zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kierowców zawodowych oraz po prostu niech Ci wyda jakieś pisemne zaświadczenie czy pisemną opinię z wynikiem i z faktyczną oceną Twojego narządu wzroku. I wierz mi, że jeżeli się zmieścisz w normie to raczej lekarz uprawniony taki jak ja nie będzie miał wątpliwości, czy się nadajesz, czy się nie nadajesz, podkładka będzie ok, natomiast na twoje pocieszenie, że normy wzroku dla kierowców zawodowych ostatnio znacznie się obniżyły, nie ma już warunku powiedzmy tak zwanej obuoczności widzenia stereoskopowego, czyli nawet jak masz zeza, ale na jedno oko widzisz bardzo dobrze, bez okularów na przykład, no to masz szansę zostać kierowcą zawodowym. I być może i ty jako ten młody człowiek spełniasz te wymagania, no i zostaniesz kierowcą zawodowym autobusu lub ciężarówki. Jeżeli chodzi o ciężarówki, to w tej chwili nawet osoba całkowicie głucha może jeździć, prawda? Może jeździć ciężarówką. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu, jeżeli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, oczywiście zasubskrybuj kanał, kliknij oczywiście w dzwoneczek, tak abyś te moje powiadomienia dostawał. Natomiast, jeżeli oglądasz już po raz kolejny, zobacz tutaj filmik również z badań kierowców lub badań medycyny pracy.